Cześć. Cześć! Cześć! Jesteśmy Vancer Tak, nazywam się Agata. Jestem Grzesiek, a to jest Louis. i bez Oki miś. <grym iść> tak, na początku był jedno Oki Miś, ale teraz już jest bez Miś. <grym iść> niestety, ale bardzo go kochamy również. Więc witamy Was kochani na naszym kanale. Będzie to seria trochę innych odcinków teraz, naszych vlogów, gdzie będziemy robić Wam. Tak, będziemy opowiadać stronę techniczną. Budowywana. Tak, taki tour. Będziemy mówić e, jakich narzędzi używaliśmy tam troszkę, jakich materiałów do budowy używaliśmy jakich e, podzespołów e, dom, przy budowie i, i wszystko co z budową związane. Dokładnie. Nie będzie to jakiś może super techniczny, e, e, nie będą to może jakieś super techniczne odcinki e, gdzie będziemy pokazywać jak każdą śrubkę odkręcamy, przykręcamy. Ale ktoś tam coś wyłowi, jakieś cenne informacje na pewno. Od co? Wszystkiego. A z drugiej strony to jest bardzo indywidualne względem samochodu, który się kupiło, więc. Tak, i zabudowy, jakąś się robi, i, i czego się używa, czy się montuje okna, czy nie montuje okien, czy ktoś tak. tam. Ale warto się zainspirować. Mamy nadzieję, że, że komuś się to przyda, to co robimy. Od co? I będziemy się bardzo cieszyć, jeśli dacie lajka i zasubskrybujecie nasz kanał. Super. To co? Numer jeden. Numer jeden. Jak znaleźliśmy auto? Kiedy znaleźliśmy w sumie? To też. Eee, znaleźliśmy auto na duńskim odpowiedniku. A mieszkam w Danii, więc na duńskim tak. odpowiedniku um, Allegro. Eee, I tak też kupiliśmy auto. Od handlarza, który handluje e, autami dostawczymi typowo. Mm. Um, zastanawialiśmy się też nad kupnem auta w Polsce. Ale koniec końców zdecydowaliśmy się na kup na auto tutaj, cenowo wyszło nawet trochę taniej niż w Polsce, e, o dziwo, bo auto są horrendalnie drogie tutaj w Danii. Tak. E, wybraliśmy Volkswagena Craftera, e, plan też był, e, w planie był też Ford Transit, jako pierwszy właściwie. Tak. Ale ze względu że tutaj tranzytów jest jakoś. Mało uh, i drogie. Mało i drogie. A dlatego chcieliśmy właśnie w Polsce też poszukać tego auta, mm -hmm. ale słuchajcie, jak podliczyliśmy te wszystkie koszty, tak naprawdę. Tak, bo to trzeba lecieć do Polski, przywieźć tutaj, no. a więc w Czechach jeszcze pracowaliśmy i to, Dokładnie. i tamto, więc nie opłacało nam się to w ogóle. Dokładnie. Zdecydowaliśmy się na Craftera, kupiliśmy go tutaj i w międzyczasie pracując. Przerabialiśmy go na, tak. na kamerach. Czyli to było w czerwcu 2019 roku i szczerze mówiąc wakacje tego lata za dużo tak nie robiliśmy, bo i to były wakacje i praca, to tak jakby zanim zaczęliśmy naprawdę coś robić to chyba troszeczkę w lipcu i później od sierpnia dalej mm. e, tak naprawdę do takiego piku naszych prac, czyli to było do stycznia praktycznie tego roku. Tak, tak, tak. Więc e, jedna z pierwszych prac, którą zrobiliśmy. To było tak naprawdę wyciągnięcie płyty dzielczej czy tej ścianki działowej tak naprawdę. Tak, między szoferką a, a przestrzenią ładunkową. Tak. Zdecydowaliśmy się na wymianę jej ze względów na, na ocieplenie i, i, i zabudowę tej przestrzeni nad głowami, mhm. gdzie, gdzie kierowca siedzi i pasażer. Tak. Chcieliśmy tam dodatkową przestrzeń mieć na, na nasze rzeczy. Dokładnie. Przez to też przerobiliśmy tę ściankę i udało nam się to E, zrobić naprawdę dobrze e, tak. odizolowaliśmy, odizolowaliśmy też wszystko e, ociepliliśmy tak. więc e, bardzo jest. dobrze to wygląda więc naszym następnym krokiem podczas budowy wana, jest e, zabudowa przestrzeni nad szoferką wycięliśmy szablon z kartonu zacinaliśmy go praktycznie milimetr po milimetrze żeby ładnie dopasować tam mówimy o tym miejscu tutaj który będzie później przestrzenią na pościele, może coś takiego, jakieś lekkie rzeczy e, więc zaczęliśmy taki szablon z kartonu odrysowaliśmy go później na płycie i to już jest skończone <gry> to już odrysowany szablon i wycięty już na płycie też już jest dopasowany Zwolę go sobie teraz Przez zamontować Jakiej grubości jest ta płyta? To jest płyta 6 mm, ta sama, którą będziemy używać do obudowy ściany. Wymierzyliśmy sobie tutaj ładnie 6 cm, tu 6 cm. Tutaj mniej więcej pasuje. Ta część będzie zabudowana, bo tutaj będzie prysznic, więc tutaj będzie tylko małe jakieś wejście do tego, więc tam będziemy wpychać albo wyciągać coś. Od dołu będziemy obijać też czymś takim, praktycznie ten sam kolor jak oryginalna podcofitka, Nie wiem czy to będzie widać. No, praktycznie to samo. Z tym okleimy to od spodu i... i powinno wyglądać całkiem dobrze. I generalnie e, kupiliśmy tą podsufitkę z resztek, e, z resztek w dywanowych. Z resztek sklepie z Tak. Za 100 <grych> Obijamy tą płytę, którą wycięliśmy wczoraj dywanem. Przykręcamy ją najpierw z tej strony, przykręcimy ją Razem z dywanem, tak założymy ładnie. No i po kolei kawałek po kawałku będziemy docinać i zawijać. Docinać ten, żeby ładnie ten dywan, żeby ładnie kąty wyszły tutaj i zaginać go do środka. Będziemy używać też gwoździków małych, żeby ładne takie wykończenia porobić. No i powinno to dobrze wyglądać. Przymocowaliśmy dywan najpierw ładnie, tutaj jak widać ładnie tą matą do brzegu. Tam później głębiej użyliśmy mniejszych kawałków i przykręciliśmy wszystko należące najpierw na podłodze. Później dokręciliśmy wewnątrz te elementy boczne do szoferki, tak naprawdę, do, do kabiny. Dokręciliśmy też metalowe kątowniki do tego elementu głównego i wtedy wszystko przykręciliśmy od dołu, te boczne elementy i, i te metalowe kątowniki na koniec do, do, do czoła tak naprawdę samochodu. Proponuję wymierzyć dokładnie czy, czy macie odpowiednie wkręty, żeby nie wyszło na drugą stronę. Nam się udało, nie wyszło na drugą stronę, więc jest dobrze. A tutaj to nieważne, że się tak troszkę rusza tutaj, bo tu będzie ściana jeszcze, tu jeszcze będą montowane do tego sporniki e, wzdłuż. I tu będzie wejście do całego tego schowka. Jak widać to jest pierwsza ścianka, teraz tutaj pójdą łaty, tutaj pójdzie izolacja i przyjdzie druga ścianka i później dopiero tutaj będziemy budować naszą piękną kuchnię. Ale najpierw zaczniemy od prysznica. Wycięliśmy też dziurę, a naszą przestrzeń tutaj e, schowek. E, później zabraliśmy się za okna. To był też duży taki projekt, który chcieliśmy od początku zrobić. E, w aucie mamy dwa duże okna o, mhm. albo dwa większe okna i jedno dachowe okno, które jest zarazem wentylacją. Tak, jest e, nad prysznicem, że tak. to spełnia swoją funkcję tak. też podczas brania prysznica cała para może być wyssana tak. Spod rośnica szybko tak. i e, efektywnie. Dokładnie. E, więc to też to? E, więc są to okna Dometic, firmy Dometic. E, są wyposażone w e, rolety e, moskitierę. I tu widać ładnie się otwiera, Wszystko jest od razu. I też e, zasłonkę gotową. E, okna są uchylne, nie są przesuwane. I jest podwójna pleksa w nich, więc powinno być trochę cieplej w związku z tym. Jedno jest 80 na 45, a drugie tutaj pod spodem jest metr na 50 cm. Jedno będzie tutaj, z tej strony. Tu będzie mniejsze. Tak, dokładnie. A z drugiej strony będzie większe. I jeszcze trzecie małe okienko będzie gdzieś tutaj w dachu, tutaj. Wymierzamy miejsca, gdzie będziemy wiercić dziury. Ee, na, na kąty tutaj, żeby ładnie były zaokrąglone, żeby dopasować ładnie, ładnie okno. Jakie to nisko. są wymiary? 1,2 mm, odchodzimy od dołu, 1 cm ,2, mm, 2 mm od tej strony. Wtedy mamy ładne, tutaj przykładamy wiertełko i ładnie tu będzie wywiercona dziura dź okrągła, gdzie ma ładnie wejść okienko i dopasować się i to jest dokładnie e, względem instrukcji e, ta, okien do Instrukcji. E, więc najpierw e, uży, próbowaliśmy użyć tego ale się nie dało bo musi mieć takie wiertło naprowadzające bez tego to nam się ślizgało bo e, po, bo ta blacha jest dość śliska i, i nie dało się po prostu z tym zrobić a więc pojechaliśmy kupić dokładnie to samo, tylko że z naprowadzającym wirtłem i teraz będzie idealnie a to oddamy więc wycięliśmy dużo dziury i będziemy teraz docinać linie mała sugestia Najlepiej mieć earpluxy, bo jest hałas, nie w tej ziemi i e, no i powodzenia Dobra, Dobra jedziemy, jedziemy. Dachowe, wycięte w takim razie, to co grześ, zakładamy. No więc, pierwsza rama zrobiona, 89x45, ładnie poskręcałem na dwa wkręty, żeby nic tu się nie ruszało i pasuje idealnie na ramę okna. I teraz będzie dokładniej widać, dlaczego robimy tą ramę. A robimy ją dlatego, żeby pozbyć się tej pustej przestrzeni między oknem a ramą właściwą. Teraz ładnie widać, jak tu będzie przy... dokręcimy wszystko, to będzie ładnie dolegać. I wtedy okno będzie w pełni funkcjonalne. Jeszcze raz pokażemy mąowski kierkę, ładnie tu się zapina. Pom tu jest... roletka o. więc y, udało nam się wyciąć wszystko jest ładnie na wymiar Aga ładnie objechała to w koło tutaj pilnikiem i pomalowała, żeby tam nie rdzewiało y, teraz nakładamy flex na ramę drewnianą tak. która przyjdzie od środka i też nakładamy Secure Flex na ramę tutaj wokół okna która przechodzi od zewnątrz i Później robiliśmy też bazę pod Brodzik. Tak, to już to, to, baza pod Brodzik to też był taki punkt y, bardzo ważny przy naszej budowie, bo reszta jakby całej dalszej budowy była uzależniona od tego właśnie punktu i, i kwestie logistyczne później, no, jeśli to nie było zrobione, to, to, to nie mogliśmy tak. iść z dalszym etapem budowy. Dokładnie. A, więc dlatego, to był jeden z pierwszych punktów, a, którego się podjęliśmy. Więc teraz będę wycinał dziurę w podłodze, żeby zrobić odpływ. To będzie odpływ, tutaj jest od brodzika, od prysznica, tu będzie podłączony, a z drugiej strony będzie gdzieś w tym miejscu, będzie zlew, będzie rurka w dół poprowadzona i później odprowadzona w bok. dokładnie Oby będą schodzić się tutaj, łączyć w ten sposób i wchodzić na dół, gdzie będzie zbiornik na szarą wodę. I Zrobiłem ramę pod prysznic, tak, żeby podnieść prysznic, żeby tam odpływy ładnie pasowały. Więc tak to będzie wyglądać. Tu jest już odpływ zamontowany. Muszę go jeszcze dołożyć z silikonu tam do niego. Zakładam teraz spa, mi to pasuje. i tutaj tutaj teraz na wysokość takiej łaty będzie podłoga podniesiona jeszcze więc brodzik będzie dość, dość dużo wyżej ale i tak się zmieścimy tutaj akurat nawet jak mam kopa może czasem wciągać to też z suchymi włosami tak lepiej nie, nie kombinować, no, no wciągnie i wydłucha górą, no ale to powinnam zabrać. E, czyli to był Brodzik, była w takim razie też podłoga? Tak, podłoga też dość sprawnie poszła, nie? no tak. chyba jeden z najłatwiejszych takich elementów przybudowywana. Tak. W dwójkę bardzo sprawnie, szkielet, po, położenie ład, e, tak. włożenie izolacji, ocieplenia i położenie płyt tak naprawdę. Tak. A jeszcze przede wszystkim na początku to wyczyszczenie, porządne tak. wyczyszczenie podłogi, e, szczotką. Pomalowanie hammerite'em, tak, tak, e, tak. kupnie wana tak naprawdę e, zleciliśmy handlarzowi już wyrzucenie wszystkiego e, tak. z wnętrza, z przestrzeni ładunkowej, bo było strasznie zaniedbane to wszystko. Mm. E, Były plamy po oleju jakieś rozlane i tak. i tak dalej, więc nie chcieliśmy tego w ogóle mieć do czynienia tak. z tym Co, Trochę może był minus, bo później nie mieliśmy szablonów jak odrysowywać tą podłogę no, i tak dalej Ale koniec końców poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym i, tak. i przynajmniej nie musieliśmy się brudzić w tym wszystkim, bo straszne było Dokładnie, więc to zostało wywalone, dzięki czemu mieliśmy czyste pole do popisu w przyjechaliśmy na zakupy drewno, mamy wszystko zapakowane eee, mamy 45W o długości 4,20m później mamy 1,2mm na podłogę i na ściany mamy 6mm, 10 płyt a tych na podłogę mamy 5 sztuk Widzieliśmy sobie też takie fajne kartony, żeby ładnie odrysowywać, jak będziemy potrzebować. Najpierw odrysujemy sobie na kartonie, a później dopiero na płytach będziemy wycinać, więc będzie łatwiej. No, i to. Jedziemy dalej po ocieplenie teraz. Więc y, oczyściliśmy podłogę z rdzy, szczotką drucianą. Gdzieś to była szczotka druciana. No, Mam leże, druciana. Ym... Eee, oczyściliśmy też, e, otłuściliśmy e, takim specjalnym płynem do odtłuszczania. Użyliśmy płynu do odtłuszczania piekarników. Tak, okay. zaraz Wam pokażemy. Po prostu to jest... No były tańszy. Tak, to jest zwykły Ajax po prostu jakiś tutaj do mikrofalówek i do piecy, więc, więc spoko dał radę, bo generalnie dużo było takich tłustych plam, bo ta część, to był w ogóle używany przy budowie metra, takie różne wiecie, transportowe rzeczy, więc tutaj po prostu jeden wielki syf i malaria, jeżeli chodzi o, o tłuszcz I, i chcieliśmy zrobić Wam film, żeby pokazać, jak jest przed i Nie po. Po... malujemy całej tak. podłogi, co prawda, ale malujemy, no tam gdzie rdza wychodziła, zabezpieczamy po prostu te wrażliwe Punkty i tam gdzie tutaj widać na przykład łączenia takie delikatne, podstawowe samochód składa się z segmentów, to to głównie też zabezpieczamy. I dużo dziury jest ogólnie w podłodze, więc, więc te dziury też zabezpieczamy. Tak, widzicie, to wszystko zostanie przykryte i po prostu mamy ten sam Hammerite, który używaliśmy do innych e, dziur i zabezpieczeń. E, więc właśnie skończyliśmy drewnianą ramę pod stelaż pod podłogę. Użyliśmy ład 2,5 cm na 5 Dodaliśmy dodatkowe wzmocnienie tu gdzie będzie miejsce na akumulatory i tam gdzie będzie zbiornik na wodę 70 litrów, który będzie stał w pionie, więc coś dużo ciśnienie będzie tam Na to przyjdzie w dziury przyjdzie izolacja wata szklana ECOBAT na to przyjdzie folia aluminiowa, bąbelkowa, podwójna i wszystko będzie zaklejone taśmą, że tam w ogóle nie będzie wilgoć dochodzić Tu podkleimy jeszcze silikonem, żeby nic nie wchodziło tam po, po to I na to przyjdzie 1,5 cm, 12 mm płyta sklejka e, Czyli tak, podłoga, brodzik Aha, później jeszcze były tak, było wejście na elektryczność, na main, main hookup. Tak, y, główne podłączenie tak. na zewnątrz, y, w razie postoju na kampingu, mamy też to zrobione. Tak. Y, no i to wszystkie dziury takie, które robimy Tak, tak. Y, z tej strony będziemy wiercić dziurę, wycinać dziurę pod y, główne podłączenie prądu, jeśli będziemy gdzieś na kampingu stać, albo do domu sobie pojedziemy do Polski. To tu będziemy się mogli podłączyć i wtedy będziemy mieli zasilanie z zewnątrz, czyli z linii 230 V. No, Był kabelek, tylko będziemy podłączyć, i wtedy cały system w samochodzie będzie zasilany z zewnątrz. Nie będzie pobierał energii z paneli słonecznych. Odcinek to, to to by było tyle. Nie chcemy przedłużać tego, nie chcemy wrzucać wszystkich informacji w jeden odcinek, mm -hmm. e, więc to jest pierwszy z tej serii: jak zbudowaliśmy Vana. I e, kolejne odcinki będą również, e, nam się wydaje, takie esencjonalne i o takie ważne tematowanie, jak na przykład gaz, instalacja gazowa, woda, elektryka. Mm -hmm. Więc e, śledźcie nas na, na YouTubie, Nowe będą przychodzić co tydzień, w sobotę. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to będziemy się bardzo cieszyć, jak zasubskrybujecie nasz kanał i jak dacie lajka, to by było super. I jeśli Wam się podoba coś takiego, zostawcie tak. komentarz. Jeśli mamy nagrywać więcej tego typu Dokładnie. wideo i udostępniać, to, to chętnie się tego podejmiemy, jeśli jest taka potrzeba. Dokładnie, więc trzymajcie się kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki. Cześć, pa!